When I saw you, I would lose control Made me feel like there was no tomorrow Should I told you that you're beautiful But the days passing now it's so long ago No to wyruszamy Jedziemy! Trochę ciężko, pod górę Kierunek Piekiełką, ulicą Górską Z tamtą stronę Zależy, tak? Tak Jak sama nazwa wskazuje, góry stołowe jest płasko, płasko pod górę, czas na mapę. Widzę, że jak jest górka, to ciągniesz pod tą górkę, żeby tylko na płaskę. Tak. Lubisz wypłaszczenia. Oj, nie wiem, już nie mogę nic wyciekać. Pięknie. Teraz to mogę. światło czy nie uciekło? Było takie ładne słoneczko, wyciągnąłem kamerę i się schował. Gdzie zasuwają? Pod góreczkę Twardo Pięknie, pięknie Co to jest Wojku? Borowa kopa Borowa kopa no tak, Told you that you're beautiful. I wonder where are you now? Wonder where are you now? Now? Wonder where are you now? Go go go go go go go go go go go. <laughs> O proszę, jak Gosia sobie odpoczywa, zlała się z naturą. Gosia Pantera. No to wjechaliśmy na góreczkę, masakrycznie było, ale już jest dobrze. Bardziej równo, nie nagrywałem, bo się nie dało. Uff. Różowy jak ask <laughs> Jak się przyjrzymy, albo małpka, albo żabę kermit. Teraz to zdecydowanie jest małpa. jest w pierwszy Po taką góreczkę podjechaliśmy Ot i moja villa. Willa filmowca i ostatnie metry